Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo przekażę Ci bardzo ważną wiadomość dotyczącą orzeczeń lekarskich dla kierowców zwolnionych z używania paców bezpieczeństwa Czyli jeżeli jesteś takim kierowcą lub uważasz, że jakieś przeciwwskazania zdrowotne do używania paców bezpieczeństwa dla Ciebie są to to wideo jest dla Ciebie I jakiż to jest news Otóż wszystkie orzeczenia, wszystkie takie orzeczenia, które zostały wydane przed 15 maja 2015 roku po prostu straciły swoją ważność, a straciły dlatego, ponieważ Minister Zdrowia, Pan Bartosz, już w zasadzie były Minister Zdrowia, wprowadził nowy wzór tego dokumentu. I orzeczenie jest teraz nazywane zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa. Jakie są pewne różnice? Jest ono już numerowane, po jego prawej stronie zobaczysz figurkę takiego ludzika w pasach bezpieczeństwa No, możemy z tego wnioskować, ty i ja, że powinno być to również uznawane w innych krajach unijnych, poza naszą kochaną ojczyzną, poza Polską Pośrednio świadczy o tym powoływanie się na dyrektywy unijne. Także nowością przy tych orzeczeniach jest konieczność określenia przez lekarza konkretnych dat tego przeciwwskazania zdrowotnego, czyli jeżeli sobie wymyślę, że ktoś ma to przeciwwskazanie od 21 lipca 2015 do 23 sierpnia 2015, to mam takie prawo to zrobić. Oprócz tego podana jest podstawa prawna wystawiania tych zaświadczeń i jest nią tutaj artykuł 39 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku, prawo o ruchu drogowym, bla, bla, bla, późniejsze zmiany. Nie jest to dla Ciebie aż takie ważne. Natomiast, jaki jest wniosek z tego mojego filmiku dla Ciebie? Jeżeli jesteś kierowcą, który posiada stare orzeczenie, to niezwłocznie udaj się na powtórne badania lekarskie, aby zaktualizować dróg. Z tego co do mnie dochodzi, policjanci na razie dają tylko upomnienia, ale wierz mi, w dzisiejszych niedoborach budżetowych przy dzisiejszych niedoborach budżetowych i roli Policji drogowej, szczególnie mandaty, i to solidne mandaty są tylko kwestią czasu Także jak nie masz jeszcze tego orzeczenia to upomnij się u lekarza o właściwy druk unijny i pozwoli Ci to również uniknąć mi tręgi z Policją jak Cię oczywiście zatrzymają za jazdę bez pasów. Także na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz medycyny transportu uprawniony do badań kierowców i po prostu do zobaczenia w moim kolejnym wideo Natomiast koniecznie skomentuj ten filmik jak miałeś przygodę z policjantem szczególnie z drogówki który zakwestionował Ci stary dróg. Interesuje mnie no jaki był finał czy dostałeś mandat, czy tylko że tak powiem, wyśmigałeś się z upomnieniem Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo